Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Właścicielem prywatnej przychodni i zapraszam Cię na hangout telefoniczny, który odbędzie się już niedługo. Jedyne co potrzebujesz to wziąć ze sobą swój telefon komórkowy tak, aby, abyś coś z tego hangoutu mógł skorzystać. prawda. Odpowiadam na wszystkie pytania, jakie tylko są możliwe do zadania. Oczywiście medycyna pracy, badania kierowców, badania ochroniarzy, badania lotników i wszystkie, jakiekolwiek inne sobie w danej chwili nie wymyślisz. Także jeszcze raz przypominam, weź telefon komórkowy i do zobaczenia wkrótce.